Czy nieobecność psychologa lub lekarza na stronie internetowej Twojej Komendy Policji oznacza to, że nie posiada, powtarzam jeszcze raz, nie posiada on stosownych uprawnień do badań na broń. I ten problem może dotyczyć Ciebie, jak badasz się powiedzmy na pracownika ochrony, do pozwolenia na broń, jak aplikujesz do jakiegoś zawodu prawniczego, tam sędzia, komornik czy coś w tym stylu. No, chcesz sprawdzić dane danego psychologa, czy lekarza, ponieważ dostałeś od niego orzeczenie, szukasz, a na stronie policyjnej go nie ma. Otóż sprawa jest stosunkowo prosta, chociaż może być powodem pewnego zamieszania. Policja, szanując prywatność lekarzy uprawnionych, takich jak ja, czy psychologów uprawnionych, przed umieszczeniem ich na swojej stronie internetowej, wysłała po prostu zapytania o zgodę. Czyli taką zgodę ja tam ileś lat temu dostałem, i prawdopodobnie każdy inny psycholog czy lekarz taką zgodę dostał yy, takie zapytanie o zgodę dostał też. I oczywiście yy, Kilka osób takiej zgody nie wyraziło, więc są one w rejestrze lekarzy czy psychologów dostępnym, jedynie na komendzie Policji, a nie liście lekarzy i psychologów z rejestru Komendy Wojewódzkiej Policji, na przykład we Wrocławiu, co mnie najczęściej dotyczy, która obejmuje właśnie tylko niektóre osoby, chociaż tak naprawdę zdecydowaną ich większość. Tak więc, najbardziej miarodajnym źródłem informacji jest wizyta osobista lub telefon do wydziału postępowań administracyjnych Twojej komendy. Taka sytuacja dotyczy jednego z badających u mnie psychologów. W swoim czasie dostał to zapytanie z komendy, nie wpisał się jakoś tak lata mijają, jemu się już odechciało Mało kto tam się dopytuje o to, no ale zdarza się raz na 5 lat, że ktoś tam dociekliwy się trafi i go na stronie internetowej Policji znaleźć nie może. Mam również kolegę lekarza, który też się nie wpisał wtedy, kiedy mógł się wpisać bez problemu. Teraz musiałby sam wniosek jakiś tam do tej Policji dać i również nie jest on, pomimo 10 lat uprawnień, nie ma go na stronie internetowej komendy wymienionego. No, swoją drogą tak wątpię, aby ktoś z psychologów, czy lekarzy uprawnionych, a w zasadzie nieuprawnionych był na tyle szalony, aby podpisywać bez uprawnień dokumenty, orzeczenia, które trafiają bezpośrednio do Policji. Znam wiele przypadków, takich medialnych, że lekarz coś tam wypisywał, do czego nie był uprawniony. No i oczywiście skończyło się to no, wizytą na Policji. A później sąd i jakiś wyrok. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań na broń, wymieniony na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Yy, jeden mój psycholog, jeden lekarz też jest wymieniony, niestety jeden kolega takiej decyzji nie podjął, szanuję jego prywatność i niestety, aby sprawdzić jego uprawnienia, musisz yy, skontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Na tym kończę, oczywiście, jeżeli Cię inny filmik interesuje z tego tytułu, kliknij w ten prostokącik. Jak chce zasubskrybować mój kanał, oczywiście kliknij w to kółeczko.